Kiedyś twoje streamy leczyły depresję A ostatnio wszyscy przez nie miewamy ją częściej Twój to bezsens jest już u Izaka lepiej Zamiast coś wymyślić to odpalasz znowu świnkę pepe Ze zrobieniem odcinka ma problem Pixel, Ani razu na czacie nie było xt Więc przegląda godzinami klip za klipem Bo przez cały stream był spam resident sleeper Ostatnia śmieszna sytuacja jak dla mnie Była gdy przy Olszy pierdnąłeś na live, A to było ponad trzy kwartały temu Kończysz się Majku Testynu, Dziarcki Cwelu! Bo! Mimo to, że prawdę dobrze wszyscy znamy Zakładasz bluzę, mawiasz sobie Nie jestem ulany! Nazywasz Klaudusie grubą świnią Krecie A prawdą jest, że do siebie w kurwę pasujecie na kiedyś zapinałeś w szparkę. Pewnie właśnie wtedy spodziłeś na talkę. A jeśli nadal nie macie nic do tego, wiecie, że z Joki zemk jo w łóżku zrobił, a to niego! Kumple Olszy, tu akcja z JD nie cicha. A ty ponoć w kumplach orka od kielicha. Majkut już publicznie JD nie stosuje. Boj się, że nikt go nie zasponsoruje! Było rzucanie rzutkami, świeczki rozbijane Było jeżdżone rowerem, okulary łamane Zero dymu wpuszczasz jakieś, to cię tuczy Prawdą jest, że stary Ksajo już nigdy nie wróci Normalnie ogolić, nie potrafisz się Nudy w tytule te już nie są sarkastyczne Może i jesteś bohaterem u swojej mamy Wiedz, że modliszkę zabiłby szybciej nawet twój stary pijany Wszyscy bardzo dobrze znamy twoje triki Outlast'a odpalisz, jak ci spadną statystyki Jeszcze jeden wersik, twój ambitny, żem napisał Jebać ksajo, jebać!